Halo, halo, ostatnio po raz pierwszy odpaliłem Minecrafta i stało się, no właśnie, to oglądajcie do końca, bo nie wiedziałem, że w ogóle takie rzeczy można znaleźć na mapie zaraz po starcie nowej mapki. No i moi drodzy, ja w Minecrafta grałem kilka lat temu i dosłownie chyba z 2-3 dni, więc może jestem jakimś mega noobkiem i to jest normalne, dajcie znać w komentarzach.